tutaj ktoś tam doszedł, Michał, y, Rafał, y, o, cześć Marcin, to już widzę, że tutaj wpadło się chyba towa towarzysko. Natomiast, y, na czym polega zabawa? A mianowicie, y, omówimy trochę takie rozporządzenie Ministra bodajże Sprawiedliwości, czy jakiegoś tam innego MSWJA. I na przykładzie tegoż to rozporządzenia przelecimy przelecimy różne choroby, które wymienisz. Przejdę teraz, przejdę teraz do tego rozporządzenia. I co tutaj jest ważne, a mianowicie 24 grudnia 2014 jeszcze poprzedni rząd ukazało się takie rozporządzenie 19 grudnia, to są moje imieniny, także zawsze będę pamiętał w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządów. Biura Ochrony Rządów już nie ma, ale pewnie te ludzie podlegają i ustalono jakieś tam różne choroby, ułomności, bla bla bla i ponadto określa się szczegółowe objaśnienia dotyczące do chorób i ułomności, jak również zalecane czynności, prawda? I wydaje mi się, że jak już przeszedłeś Multiego, yy, szykujesz się trochę dalej, a masz jakieś choróbsko, masz wątpliwości, to powinieneś niestety się tym rozporządzeniem zainteresować. I co tutaj jest ważne, a mianowicie, są tutaj szczegółowe objaśnienia i twoim w zasadzie zadaniem jest tutaj grupa pierwsza, czyli grupa pierwsza to będzie ten tutaj taki, o tutaj, o, ale tu, tu jest tak trochę popierdolone, że ta grupa pierwsza to tak naprawdę jest tutaj, prawda? Pierwsza, druga, Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta I ta pierwsza obejmuje kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej Biurze Ochrony Rządu, którego już nie ma, to jest tutaj, gdzie, gdzie wskazuje Michał eee, Trójka to są te wszystkie swapy, nie swapy, jeżeli ubiegasz się o podjęcie służby zwalczanie terroryzmu i funkcjonariuszy, czyli powtórnie tutaj idziesz na badanie i ewentualnie czwórka może Cię interesować jako kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Niektóre wymagania są trochę trochę inne. I przelecimy choroby w zasadzie to jest podzielone na takie działy, czyli patrzysz, gdzie Cię tam co boli yy, i, no i szukasz we własnym, w jakimś dziale. Ktoś mnie pytał o otyłość, prawda? Czyli powiedzmy, patrzymy czwóreczka otyłość upośledzająca yy, sprawność ustroju, czyli nadwagę możesz mieć, jesteś zdolny, ale już jak jesteś grubaskiem takim Papuśniaczkiem, to jesteś niestety niezdolny. I to samo w zasadzie zwróć uwagę, dotyczy się straży pożarnej, czwórka, ale powiedzmy grupa druga, funkcjonariusze policji, no to już ma wtedy literę A, prawda? Czy, czy tutaj ma już łamańca, czyli może być zdolny, może być niezdolny. I przykładowo Pytanie jest takie o BMI. Znajdź sobie kalkulator BMI i na tej podstawie obliczają Cię Jeżeli masz BMI 30, a to jest naprawdę dużo no to już do policji szkoda, żebyś się starał. Skóra, tkanka, skóra, tkanka podskórna Czacha, czacha, dymi Narząd wzroku, tutaj jest bardzo dużo zapytań i od razu na przykładzie Rafała Popatrz, jak to ten narząd wzroku sobie ładnie ocenimy tylko muszę zobaczyć, ile tam masz tych dioptrii Prawda? Ty Rafał, masz minus 0,75, czyli patrzysz, prawda? To jest takie określenie, trochę fachowe, ale będzie to tutaj, że dopuszczalna korekcja plus minus dwie dioptrie swe Ryczne, czyli do plus minus dwóch dioptrii masz zdolny do plus minus dwóch dioptrii masz zdolny i tutaj zetka, prawda? Ale i patrzysz, jak masz minus 0,75 dioptrii to nie ma się do czego co kto przypier przypierdolić i to samo strażak ma tutaj też do plus, minus dwóch dioptrii. Tutaj są dioptrie cylindryczne, czyli tak zwany astygmatyzm to jest zupełnie co innego. I dalej patrzymy na wzrok. No niestety, jeżeli już kurda jest plus, minus 3 dioptrie, to masz zdolny, niezdolny, łamaniec, a niestety zdolny i niezdolny, łamaniec to najczęściej jest niezdolny aczkolwiek punkt widzenia od punktu siedzenia, czyli jak mają mało kandydatów, to może Cię przepuszczą. Natomiast, jak masz powyżej plus minus 3 dioptrii, żeby skały srały, to nie przejdziesz, no chyba, że coś wykombinujesz z czymś takim, jak korekcja laserowa wzroku. Natomiast yy, zobaczmy do objaśnień, są tutaj jeszcze tak zwane określenie y, widzenie obłoczne nieprawidłowe, czyli jeżeli masz Zyzia, prawda, Zezia to raczej daj se spokój z tą policją, bo od razu jesteś niezdolny. Y, znaczne, nieznaczne upośledzenie barw. Y, jest łamaniec, prawda, zdolny, niezdolny i zobaczmy tutaj, jak oni tutaj jakie są kryteria barw, rozpoznaje barwy czerwoną, żółtą, zieloną w lampie wilczka. Jak jesteś na przykład kierowcą zawodowych i rozpoznajesz te barwy w lampie wilczka, to jesteś w domu, jak nie rozpoznajesz to dupa zimna. Zobaczymy, jakie tam inne choroby, tutaj żeście mi wpisali. Tutaj Tutaj, tutaj, moment kurczę. Dariusz Lipiński Delikatna skolioza i nadciśnienie leczone kwestia 130 na 80 No, szukamy nadciśnienia szukamy nadciśnienia nadciśnienia pewnie będzie przy jakimś układzie układzie krążenia i szukamy nadciśnienia, prawda? No, przypuszczam, że masz nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane i jest dupa zimna, bo niezdolny, czyli jeżeli, jeżeli pokażesz, że się leczysz to niestety jesteś raczej niezdolny Natomiast zobaczmy, jeszcze 47P1 jakieś, czy jakieś objaśnienie jest I tutaj tutaj jest ba w bardzo prosty sposób opisane yy, co oni powinni zrobić, jak masz nadciśnienie tętnicze, czyli u kandydatów do służby należy uwzględnić pomiary ambulatoryjne dokonywane przez pracowników służby zdrowia inne badania, holter echo serca, czyli jeżeli przyznasz się do nadciśnienia, to musisz się liczyć z tym, że będą drążyli dalej, lepiej coś tam ściemnić, że masz nadciśnienie białego fartucha, wziąć parę tabletek, obniżyć to ciśnienie, bo yy, nie ma chuja we wsi 47 P1 nadciśnienie tętnicze, łagodne i umiarkowane jesteś Niezdolny, powtarzam jeszcze raz. Przelecimy jakąś inną chorobę, tam co tam była, skolioza. Skolioza to będzie układ jakiś ruchu pewnie. O, choroby układu kostno-stawowego, może coś znajdę. Tutaj masz skrzywienia i wady kręgosłupa Wrodzone lub nabyte nieznacznie, lub nabyte nieupośledzające sprawności ustroju. Niedarmo policjantach mówią, że to jest krawężnik, czyli trochę tam potuptać musisz, i niestety jesteś zdolny, nie zdolny. Czyli jeżeli ta Twoja skolioza jest, no, nie wygląda zbyt ciekawie, to raczej jesteś niezdolny. Zobaczymy jeszcze jakieś objaśnienie do paragrafu 54. Punkt pierwszy. Zawsze tutaj no nie ma żadnych nie ma żadnych o objaśnień, prawda? A tak z ciekawości zobaczę jeszcze Płasko stopie. jeżeli tutaj gdzieś jest na szybko to może znajdziemy kręgosłup jest, brak kończyny górnej, brak dolnej, zwichnięcia, masz stopa płaska lub wydrążona bez upośledzenia sprawności ustroju, zdolny stopa płaska, koślawa, wydrążona miernie, zdolny, niezdolny, a jakieś tam inne końskie, piętowe, czy tego, to już masz niestety, niezdolny i gdzieś tutaj muszę sprawdzić sprawy Opera w tej chwili coś nie mogę tego znaleźć, ale ch chyba jakiekolwiek operacje kręgosłupa się dyskwalifikują, prawda? Zwróć uwagę, że na przykład 55P1 punkt pierwszy 55P1 punkt pierwszy Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa jesteś niezdolny. A szczególnie, jeżeli jeżeli jesteś właśnie w tym zwalczaniu terroryzmu, straż graniczna i zabezpieczeń, masz mieć zdrowie idealne, prawda? Czyli, czyli tam, gdzie innym przechodzi, jest zdolny, to ty jesteś na pewno niezdolny, prawda? Tutaj niektórzy z was mieli różne yy, połamane kolana, zerwane więzadła yy, i proszę zobaczyć, 58P1 niezdolny, prawda? 58P1 P1, pourazowe uszkodzenia stawów obodowych i kręgosłupa upośledzające sprawność ustroju, no niestety według policyjnych paragrafów jesteś niezdolny. No, jeżeli ktoś ma jakieś pytanka, to to lecimy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanka, to przelecimy. Natomiast mówię, najlepiej O, jest tutaj stan psychiczny, jak już ci coś psychiatra czy psycholog wpisał, i nie wiesz, co ci wpisał, jaki paragraf ci wpisał, to sobie po prostu lecisz do działu 15, stan psychiczny. I to jest częsta sytuacja, że jak już nie mieli cię gdzie uwalić, to po prostu psychiatrzy, psycholodzy na PZP takie rzeczy robili. Zwróć uwagę, że praktycznie jakiekolwiek zaburzenie psychiatryczne, jesteś niezdolny. Widzisz, same enki. NK, NK, NK, NK Co by Ci tam nie przypierdolili, to masz prawda? Yy, tu jest częsty paragraf zabur zaburzenia osobowości upośledzające zdolności adaptacyjne jak jak ten pierdolony psychiatra nie miał co walnąć, czy, czy psycholog to dawali jakieś takie takie paragrafy, prawda? Także, także, na to warto spojrzeć. Prze, pójdziemy teraz ładnie do pójdziemy teraz ładnie do pytań Jeżeli ktoś ma jakąś swoją chorobę, to wspólnymi siłami możemy tutaj jeszcze trochę się pobawić i yy, poszu, poszukać. Darek Lipiński Rozumiem, że po stwierdzeniu skoków ciśnieniowych lekarze stosują Holtera więc można nad tym po wyjściu z przychodni kontrolować spadek stresu, tabletki. Powiem ci tak, jak wpiszesz kurwa tam w jakieś ankiety, czy inne, że masz tego, to nadciśnienie, to, no owszem, tam zrobią tego holtera, zrobią ten, ale ale znając życie, to ci coś tam znajdą jeszcze innego i i cię wypierdolą. Powód jest prosty, że jeżeli na początku służby masz nadciśnienie, to raczej służba ta do lekkich nie należy, minie parę lat, to ciśnienie ci będzie rosło, potem będzie z tego powodu absencja w pracy, a potem jeszcze dostaniesz paragraf. Mówię teoretycznie, gdyby cię przyjęli, to to po prostu dostaniesz odszkodowanie za szkodliwe warunki służby. Marcin, dokładnie tak jak tak jak piszesz, zasada jest prosta, jak się przyznasz do czegoś, że się leczysz, to masz jak w banku, że będą drążyć, a drążą bardziej w kierunku negatywnym no i masz małe szanse, że się wyśmigasz, nawet na odwo Łaniu, o ile sprawy psychiatryczne jak przeszedłeś Multiego, to wiadomo, że baba jest z reguły złośliwa, przypierdoliła ci tam żeby cię nauczyć rozumu no to choroby takie prawdziwne choroby układu krążenia one raczej w lepszym kierunku nie idą idą w kierunku gorszym, wstawią Ci tam w pizdę trochę, to dopiero stresu będziesz miał i ciśnienie ze 130 na 90 zrobi się 230 na 120 i jeszcze po Ciebie będą musieli jakichś tam noszowych, czy tam pogotowie z ratownikami wzywać. Dokładnie, książkowo musi być 120 na 80, może być tam 5 więcej, 5 mniej, natomiast, yy, są chłopaki izolitarnej i inni. Idzie do lekarza, dostaje tej sraki, ciśnienie mu skacze. No, niestety trzeba wziąć jakąś tam tabletkę, obniżyć to ciśnienie. I po co lekarza wkurwiać, denerwować? No i tyle. Tutaj, jak wygląda sprawa o żylaki na nodze? Adrian pyta: No, zobaczmy te żylaki, sam jestem sam jestem ciekaw, tylko najpierw muszę te żylaki znaleźć, żebym żebym, żebym zobaczył moczoł płciowy, nie dajcie mi chwilę szansy, bo że tak powiem, to będzie raczej układ krążenia układ krążenia o szukamy tutaj cyk, cyk cyk, cyk hmm, hmm, hmm. No tutaj jest tak zwana przewlekła niewydolność żylna bez upośledzenia sprawności ustroju, masz zdolny, niezdolny niewydolność żylna to chyba są też i żylaki, bo niestety yy, dlatego, że krew nie odpływa we właściwym we właściwej ilości, to zalega ci w tych nogach i się żyły rozszerzają, czyli masz zdolny, niezdolny, 66P1 ale zobaczmy, jak oni to interpretują jeszcze 66P1 Przepraszam No generalnie tutaj jest P2 kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji chirurgicznej, wróćmy się jeszcze raz do tego 66 no jeżeli masz małe żylaki, to jakaś mała szansa na to, że przejdziesz, jest, ale lepiej tych żylaków też nie mieć. Natomiast przewlekła niewydolność żylna ze zmianami troficznymi, no to już jest coś takiego, że raczej, raczej daj sobie spokój. To jest naprawdę już duże żylaki, basiory takie, no i tutaj, żeby skały srały, to ci nikt nie pomoże. Zapamiętaj jedno, na początku będziesz dużo chodził, dużo tuptał, pozycja stojąca, prawda, wymuszona, stojąca, to ta krew kurwa, gdzie ma się że tak powiem zalegać, będzie Ci zalegała w nogach i tylko te żylaki pierdolone będą rosły, prawda? Yy, czy okulista jest w stanie stwierdzić nadciśnienie, czy wystawia opinię w tym kierunku? Sprawa jest tutaj też bardzo prosta. Nadciśnienie to nie jest choroba tylko naczyń krwionośnych, ale to jest choroba całego organizmu. Natomiast naczynia krwionośne, jeżeli Darek o tym nie wiesz, to znajdują się też wokół. No i to są jedyne naczynia krwionośne, które lekarz może zobaczyć u człowieka, i po prostu bierze taki wzierniczek i patrzy sobie jak te naczynia krwionośne wyglądają i jeżeli już tam masz z, tam masz zmiany powiedzmy pierwszego stopnia, to żeby się zesrał to już się do policji nie dostaniesz, a tak jak Marcin ci powiedział Marcin Dacko, jeżeli kurwa ruszysz temat naciśnienia, to będziesz miał holtera będziesz miał okulistę, będziesz miał Yy, będziesz miał tam różnych innych specja listów, prawda? I dupa zimna. Jak wygląda sprawa z astygmatyzmem? No, to z astygmatyzmem to już tutaj pokazywałem. Astygmatyzm to są tak zwane dioptrie cylindryczne. Są dioptrie sferyczne, tylko oczywiście muszę muszę cofnąć się do, do oczu słuch już mam, oczy mam i żadna wielka tajemnica już sekund 5, przechodzimy do astygmatyzmu No i bardzo proste, zwróć uwagę dioptrie sferyczne to są te normalne dioptrie, a to są dioptrie cylindryczne, czyli tak zwany Astygmatyzm, czyli jak już masz astygmatyzm, dwie dioptry, prawda? Do dwóch dioptrii to już masz zdolny, niezdolny. Jeżeli masz astygmatyzm powyżej trzech, dwóch dioptrii, to możesz się pocałować w dupę dokładnie, jeżeli masz taki astygmatyzm. Ale co radzę, to jest rozporządzenie które może sobie ściągnąć z internetu wydrukuj tą część, jak masz jakąś wadę wzroku dziwną wydrukuj dokładnie tą część, prawda, czyli cały dział czwarty cały dział czwarty plus szczegółowe objaśnienia i po prostu idziesz do swojego lekarza tutaj aż do paragrafu 16 idziesz do swojego lekarza no i mówisz, panie doktorze ja mam astygmatyzm, taki sraki czy owaki tutaj jest rozporządzenie do policji dajesz doktorowi 100 zł i prosisz go o jakąś konsultację to co tutaj jest dla ciebie być może językiem takim niezrozumiałym dla każdego lekarza okulisty to jest, jakby to powiedzieć, abecadełko abecadło sztuki, no i po prostu poproś o konsultację, jeszcze lepszą konsultację do, dostaniesz, jak za tą konsultację lekarzowi zapłacisz. Czyli lecimy, prawda? Jeszcze raz, Tony, Tony Michał, masz minus 1, 1 25. No dokładnie, no. Nie sraj tu po gaciach kurwa z gównianą wadą wzroku. <głos> z minus 1, minus 25. Ja mam, dzisiaj byłem u okulisty, zapłaciłem Zadatek, dwie stówy na kolejne okulary. Mam minus 2,5 i minus 4,5, czyli bym się do kurwa żadnej policji już w życiu nie dostał, prawda? Yy, tony. Yy, już momencik. A mają, yy, czy mają jakiś wgląd, że kiedyś za słabym nie pogotowie zabrało? No, jedyny wgląd, tony mogą mieć wtedy, kiedy kurwa za słabło. Przy okazji była jakaś awantura rodzinna Policję wezwali, czy coś takiego, to mogą taką, taką obserwację mieć i wtedy już też masz dupę zimną, ale jeżeli to no było zasłabnięcie, nie wiem tam żeś się wysikał zdrowo i zasłabłeś to pogotowie tam raczej policji nie informuje o takich ciekawych przypadkach Alergia na pyłki No niestety tutaj Pyłki to gdzieś będą przy alergiach, prawda? Tylko gdzie te kurwa alergie oni tu wpierdolili, to będzie raczej może być pod tym, pod pod pod pod, pod nos z gardło krtań. Dobra, mamy tutaj alergię na pyłki i ktokolwiek o tę alergię nie pytał to już kurwa mam chujowego newsa dla niego nie potrzebują policjantów, alergików i masz tutaj alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych nieupośledzające sprawności ustroju, czyli widzisz, masz nieupośledzające sprawności ustroju, a kategoryjka, jak jest niezdolny i kiedy te alergie durnowate najczęściej wychodzą a mianowicie, jak troskliwa musiać i przyniesie papierki na wojskową komisję lekarską, bo syncio, żeby do woja nie poszedł, na wojnę do tam nie wiem z kim, no to ma alergię, prawda, na babkę lancetowatą, czy inną komosę, prawda, no i wtedy patrzy doktor do książeczki wojskowej, masz tam paragraf, no i spierdalaj z policji, tyle ci mogę powiedzieć. Także jakiekolwiek alergiczne, nieżyty górnych dróg oddechowych, można się pocałować w dupę. No i tyle mam do powiedzenia na temat udokumentowanej alergii. A Wiem, że jest z tego bardzo ciężko wyjść. Ktoś z moich elitarnych, kurwa, musiał takie kwity od alergologa przy, przy niej, że łeb bolał, no ale, ale sobie za, załatwił, prawda? Jacek Ontario, czy jeżeli ktoś trenuje, a nie jest grubasem a BMI czy to też wylatuje? No powiem tak, jeżeli, jeżeli spojrzą na Ciebie, rzeczywiście, kurwa, masz same mięśnie, prawda, takie jak ja. Takie jak ja. Nie, nie masz piwnego nie masz piwnego brzucha, czy takich tych, prawda, no to być może przejdziesz, prawda, no ale, ale znam życie, znam życie, Ludzie, którzy mają takie BMI 30 są napakowani, prawda, to czasami tam jakieś sterydy biorą, jakieś tam kurwa inne rzeczy, potem po sterydach trzeba wziąć tam jakiś klostilbeżyt, klomifen i inne gówno, prawda, żeby wrócił normalny testosteron, no i to tak różnie, różnie to tak może być yy, z BMI powyżej 30 u napakowańca, no raczej karków do policji nie biorą. Wiadro melisy wypić przed badaniem. No można, prawda? Patrzymy tutaj Czy zwracają uwagę na fakt, iż rok temu przeszedłem wszystkie badania lekarskie umożliwiające pracę straży ochrony w kolei? Ja nie sądzę, żeby Musisz sobie Darek zdać jedną sprawę. Wojsko to jest wojsko, policja, Straż Pożarna Graniczna i ten to jest druga, druga służba czy więzienna to jest MSWIA. Natomiast Straż Ochrony Kolei to się kurwa bada w Straży, w Straży Ochrony Kolei, prawda? Czyli jest komisja kolejowa i, i tam w dupie policję tam interesuje, co tam w Straży Ochrony Kolei robiłeś do momentu, kiedy cię, jak powiedzmy, komendanta miejskiego we Wrocławiu Straż Ochrony Kolei znalazła gołego, kurwa mać, pijanego gdzieś tam na torach, prawda? Także yy, raczej tutaj komunikacji nie ma, chyba, że się sam Darek przypucujesz, prawda? Sam zaczniesz gadać, że tam kurwa jakieś choroby masz, no To, to dobrze ci tu Marcin powiedział, że wtedy zaczynają drążyć a jak już się lekarz nadrąży kurwa i coś znajdzie, to cię wypierdoli. I tyle. No dokładnie, Darek, widzę, że zmądrzałeś, jasna sprawa, do niczego się, ale to nie ja powiedziałem, mów prawdę na wszelkich komisjach. Yy, Michał Gondek, kolega od paru dni jest w Katowicach i jak wczoraj mi na fejsie napisał, uszara rzeczywistość. Michał, yy, sięgnę Ci po paragraf po paragraf, tylko kurwa gdzie go tam, zaraz znajdę Już momencik Już moment, bo jak mam pokazać to to chcę pokazać Już moment, kurwa tylko jak na złość, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy nie ma obowiązku badania bili rubiny, i na przykład we Wrocławiu nie badają. Natomiast są kurde komisje, gdzie badają i kwalifikują to pod jakiś paragraf. Tylko kurde, nie mogę go teraz znaleźć, że. O, mam tutaj, mam ten cudowny paragraf. Już, już przechodzę mam tutaj ten cudowny paragraf a mianowicie w para, już patrzymy inne choroby wewnętrzne, i masz tutaj paragraf 45 punkt 1 inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych wymagające obserwacji lub diagnostyki jesteś niezdolny, prawda? i pod, tą, pod to kurestwo można podciągnąć też nieprawidłową bilirubinę. Tam jeden gościu zaczął twierdzić, że to jak pokażesz jakieś badania genetyczne za 10 tysięcy złotych, że masz Gilberta, że masz to, że masz sro, czy masz bzdo, no to przechodzisz, to też może być pod inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju, ale najczęściej idzie to pod, pod inne, nieprawidłowe wyniki badań. Jest sposób na Gilberta, ale niestety aby było jasne, tylko zdradzam go moim militarnym szkoleniowym, prawda? Sposób, niestety leczenie jest takie lekami, które Lekami, które są na receptę, i, i nie jest to sposób na tak zwane samoleczenie. Marcin, żaden lekarz z komisji nie mają wglądu do tego, czy się leczyłeś, czy za i tak dalej. Jak się nie wygadasz, to dokładnie. Dokładnie, czyli jeżeli tutaj zasłabłeś na ulicy to są dwie opcje, że znalazł Cię policjant kurwa zrobił notatkę i dupa zimna, prawda? Dupa zimna Natomiast, jak Cię nie znalazł, jak Cię znalazło pogotowie Tutaj super kurde relacja, aż się sam cieszę, a mianowicie kolega Patryk, nie wiem, co tu robię? Ja też nie wiem, Patryk, co tu robisz? Panie Darku, cała rekrutacja mega szybko 36 punktów, wywiad zorganizowany 59, oglądałem tylko darmowe pana filmy, tyle wystarczy w zupełności. Z uporem maniaka powtarzam, w tej chwili jest tak, że w tej chwili jest tak, że Grupa moja elitarna jest dla ludzi zmotywowanych, którzy chcą te szanse zwiększyć powiedzmy na 110%, natomiast nie będę udawał, że nie zauważam faktu, że policji brakuje ludzi i dostają się ludzie, którzy jeszcze powiedzmy rok temu by się nie dostał. Teraz przebiega to rzeczywiście bardzo szybko i z tego się cieszę. No, jeżeli jesteś gościem, który, który lubi się sam pouczyć, nie potrzebuje pomocy grupy, to na, naprawdę darmochę daje już, ile mogę to daje. Mam ten jedyny problem, że kurwa seziom rzeczywiście tam słowo kluczowe przedłużenie MS zastrzegł. No i nic mu tu nie, nie zrobię, prawda? No ale to jest jego, jego problem jego problem. Natomiast cieszy mnie tu Patryk, że da, z, relacja nie jest tutaj jakaś jakaś nagrywana z Tobą, nagrana Jak ktoś chce się pouczyć, to na darmowych też da radę Lecimy dalej A jak się nie przyznam do alergii, to nie wyjdzie, że ja ją mam, jak nie mam na nią papierów. OJ. No, no, powiedziałem ci, OJ, gdzie sprawa może wyjść? Sprawa wyłazi na różnego rodzaju komisjach i nadgorliwych mamusiach, prawda? Lub, jeżeli sam się kurwa głupi przyznasz. No, no chyba, że, że przyjdziesz kurwa z tą alergią, zaczniesz tam na komisji pścichać, kichać, kurwa, kaszlać, no to no to aż takie głupki tam nie siedzą, żeby jakieś podejrzenia ktoś jeden z drugim na to nie miał. Yy, dobra. Hmm. Lecimy dalej. Kielce, Kielce polecam. Dobra, zadzieram kiecę i lecę do Kielc, prawda? Yy, pani wpisze twój wzrost, Tu cośka. nie wiem do czego pijesz, ale ale z tym wzrostem No, ale zaraz się tam wszystko dowiemy yy, b, b, b, b. Praca w straży miejskiej, a przejście do policji czy są jakieś problemy z tego tytułu? Adrian, w tej chwili nie powinno być żadnych problemów Wstępnie, jeżeli w tej pracy nie byłeś jakimś opierdalającym się strażnikiem, jeżeli masz dobrą opinię to często, gęsto nawet, komendanci jak są w jednym mieście, gadają z takim strażnikiem, zachęcają go do przejścia. No i odwrotnie są sytuacje, że nie dostałeś się do policji, nie przeszedłeś tego słynnego MS-u. No i wtedy trzeba kombinować. Inaczej, prawda jest taka, w straży miejskiej praca jest niepewna, płacą mało, jeszcze mniej niż w policji, natomiast zabawa polega na tym, że jest parcie jakieś na likwidowanie tych straży miejskich i dlatego tutaj ta praca dlatego ta praca jest niepewna Jak mniej więcej wygląda rozmowa z psychiatrą na PZP? Jeden psychiatra wojskowy mi powiedział, że pytał się ludzi, a gdzie jest Londyn, prawda? Gdzie jest Londyn? No i pytam się, dlaczego tak pytałeś? A bo chciałem wiedzieć, czy ktoś wie, gdzie jest Londyn, prawda? Chociaż Inny psychiatra mówi, że, że jak, jak zapytał się, gdzie jest Anglia, gdzie jest Anglia, to, to ktoś mu powiedział, że tam gdzie Wielki Brytan, prawda? Podobno sprawa autentyczna. Dobra. Patryk, miałem bili bilirubinę za wysoką, poprawka to samo. Poszedłem z jakimś z jakim wynikiem pozytywnie Kielce. Patryk, co to znaczy dla Ciebie wysoka bilirubina, prawda jak miałeś taki pici włos, tam powiedzmy miało być jeden, a Ty miałeś jeden jeden, to gówno nie niewysoka, prawda? Jeżeli miałeś pięć, no to już, już zmartwienie. No, jeżeli miałeś powiedzmy bardzo wysoką i przeszedłeś, to znaczy, że no, że już się nie przypierdalają do zespołu Gilberta. Yy... Panie Darku, jak sprawa wygląda na komisji lekarskiej, jeżeli jestem młody i mam jeszcze trądzik. Dobra, sam jestem ciekawy, kurwa co z trądzikiem? Sam jestem ciekawy Lecimy, trądzik, trądzik to będzie chyba skóra, prawda? I zaraz zaraz zrobimy małą komisję, kurwa <ścoughs> online Cyk, cyk. Moment, poczekaj. Dobra. I patrzymy. Tu może trądzik może Ci podejść pod taką, taki paragraf, a mianowicie przewlekłe choroby skóry, nieznacznie szpecące i nieupośledzające sprawności ustroju, prawda? Czyli, jeżeli trądzik masz taki, że ci kurwa to jakby mrówki wyżarły tam pół twarzy, jest ropa, jest to, no to możesz nie przejść, prawda? Masz zdolny, nie zdolny. Nigdzie tutaj konkretnie nie ma napisane, o masz tutaj weźmy tą trójeczkę, prawda? Przewlekłe choroby skóry, wybitnie szpecące lub pośledzające sprawność ustroju. Czyli tu jest punkt, paragraf drugi, punkt trzeci. Zobaczymy tutaj objaśnienie. Objaśnienie. O, masz. Według tych punktów należy kwalifikować różne choroby, jak świerzbiączka, rogowacenia skóry, łuszczyca i tak dalej, i tak Dalej Trójka Poczekaj, co to za trójka no, no, w każdym razie wszystko zależy jak wyglądasz, prawda? Czy to szpeci Cię jako człowieka, czy nie szpeci Jeżeli, jeżeli uzna komisja, że Cię szpeci to, to, to, to Ci nic nie pomogę, prawda? Bo masz zdolny, niezdolny Jest łamaniec Jest łamaniec no mogą też uznać za miernie szpecą C. Także, mam nadzieję, że, że, że rozumiesz tutaj intencje, jak oni to robią, prawda, bo nie chodzi mi o to, żeby wymienić te wszystkie choroby świata, tylko jak sobie samemu szybko tą komisję tą chorobę ocenić. Jeszcze tutaj przelecimy, coś tam z pytań, darmowe materiały bardzo pomagają, polecam przestudiować, także Skorek, thanks, thank you very much thank you very much Które miasto ma najlepszą komisję lekarską? Pff, trudno mi powiedzieć, no. Rafał, dobrze tu Kielce, Poznań podobno, prawda? Wszystko jest bardzo indywidualne i bardzo indywidualne, prawda? Norma, norma tutaj do 120, ja miałem dwa razy 135 i, i przeszło. Czyli nie miałeś aż tak dużo, bo mówię, gdyby norma 120, a Ty miałeś 240, to kurde tego, a tam 135 to jest błąd statystyczny o tak zwany pici włos. Łokieć tenisisty, kurde Jeszcze zobaczymy, to już będzie chyba ostatni ostatni ostatnia konsultacja online tylko muszę dziś znaleźć układ ruchu Poczekaj chwilę z tym łokciem tenisisty, prawda Ba ba ba, ba, ba. serce na pewno ten łokieć tenisisty będzie oceniany przez e, przez e, ortopedę natomiast tak patrzę tutaj tutaj gdzieś będzie tutaj, ale gdzie to może być? prawda? Mm, tu nie widzę kończyny, prawda? Zniekształcenie kości Osteoporoza Kurde, szczerze mówiąc nie widzę tutaj nic na razie ciekawego, natomiast yy, co, by, co byś nie kombinował, jak się przyznasz do tego łokcia tenisisty, to możesz mieć problem. Zwróć uwagę, że większość chorób układu kostnastawowego to jest same enki prawda? cokolwiek, byś, do czego byś się nie nie przyznał, ale nie widzę tutaj konkretnego paragrafu na, na łokieć tenisisty, prawda? Dobra i jeszcze zobaczmy Paweł, jak to wygląda w przypadku astmy jak masz astmę, to się pocałuj w dupę, nie szukaj policji. To już ci mogę powie, powiedzieć bez, bez zaglądania w te paragrafy. Nie potrzebują astmatyków policji. Czy dla Komisji Lekarskiej ma znaczenie, jeśli w książeczce wojskowej jest kategoria A? Ma znaczenie, ma znaczenie, ponieważ świadczy to pośrednio o tym, że żadnych tam chorób jakichś nie miałeś. Przepuklina kręgosłupa, Michał też szukaj gdzieś indziej, kurwa szczęścia. Policja jest nie jest raczej dla Ciebie. Yy, tutaj Rafał w Krakowie na komisji lekarskiej nie patrzą w książeczkę, a w Katowicach u każdego lekarza pokazujesz. Także, dokładnie. Jedne komisje mają swoje zwyczaje, drugie komisje Natomiast, no zawsze jak masz kategorię A, to masz kategorię A, złamanie głowy piątej kości śródręcza prawego, to rozumiem, żeś kogoś tam przypierdolił, prawda? Gówno, to tam nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, no, no niech ci to niech ci to tam się zagoi do, do komisji, prawda? Słuchajcie, kończę, kończę. 48 minut to uważam, że 48 minut to uważam, że starczy tego mojego oględzenia. Jak już oglądasz to jako powtórkę, zrób to komentarz, opisz swój problem w komentarzu do tego wideo. Jeżeli odniosłeś jakiś sukces a mianowicie, zdałeś po moich materiałach darmowych to również Cię zachęcam do komentarza, natomiast celem tego hangoutu jest również żeby pójść troszeczkę na tą komisję przygotowanym, dać tej komisji to co ta komisja chce, czyli nie straszyć się jakimś ciśnieniem, kurwa, bo poszedłeś w poniedziałek, piłeś 3 dni kurde, na grillu, prawda? z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, jeszcze se tam klina zrobiłeś w niedzielę, po, wieczorem, a, a rano w poniedziałek, kurde ciśnienie wysokie, cukier wysoki zrobić tam parę badań no i mówię i jakoś do tej policji się dostać, także yy, kończę na tym jeszcze raz zapraszam do komentarza, jak już robisz to w razie powtórki, masz tutaj guziczek do zasubskrybowania się lub obejrzyj inny filmik z mojej policyjnej filmoteki Także na tym ładnie kończymy